Cześć, z tej strony Michał. W tym odcinku pokażę Ci jak przygotować komosę ryżową. Osób uważa, że przed przygotowaniem należy wypukać komosę ryżową. Ja jestem innego zdania, ponieważ według mojej wiedzy większość komosy ryżowej prosto po zbiorach jest już pukana, dlatego trafia ta komosa do nas, do naszych domów, już wypukana i nie ma sensu pukać jej ponownie. Zresztą można to bardzo łatwo sprawdzić i teraz ci pokażę, jak sprawdzić, czy Twoja komosa była już wypukana. Puszę właśnie naszą komosę prosto ze słoika. Jak widzicie, w ogóle nie ma piany. To znaczy, że ta komosa była wcześniej wypukana. Normalnie komosa jest pokryta saponiną. Saponina to jest taka naturalna substancja pieniąca. I gdyby komosa nie była wypukana, tutaj widzielibyście taką naturalną, dużą warstwę piany, coś jakby dodać tutaj, nie wiem, płynu do mycia naczyń albo mydła. Nie ma tej piany, to znaczy, że komosa jest wypukana wcześniej po zbiorach i nie ma sensu jej pukać ponownie w domu. Do przygotowania komosy potrzebujesz albo głęboką patelnię, albo garnek z pokrywką. Zaczniemy od nagrzania łyżki oliwy. I delikatnie podprażymy naszą komosę, aby była sypka. Po około 2 minutach prażenia zauważycie takie białe, jakby spodce, to znaczy, że komosta jest już fajnie wyprażona. Dodam szczyptę soli. Komosę przygotujemy w proporcji 2 do 1. Tutaj jest szklanka komosy, potrzeba dwa razy tyle wody, czyli dwie szklanki. Zalewamy komosę wodą i doprowadzamy do wrzenia. Woda nam zaczyna gotować. Mogę zmniejszyć ogień na malutki i zostawiamy na 15 minut pod przykryciem. 15 minut gotowania za nami. Zobaczymy co nam wyszło. Jak widzicie komosa jest sypka. Nie klei się. Wyszła całkiem fajna. Zresztą za zawsze najlepiej wyłączyć jeszcze ogień i zostawić ją na parę minut, żeby woda wchłonęła do końca pod przykryciem. Jeżeli filmik Cię podobał, zostaw łapkę w górę. Dla mnie będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.